ale jedynie za najemnika. Starszy syn jest obrazem żydowskiej arystokracji, jak również tych wszystkich, którzy ściśle przestrzegają przykazań, ale tak naprawdę nie rozumieją ich istoty i nie wchodzą w synowską zażyłość z Bogiem Ojcem. Brak miłości do Ojca wyraża się w braku szacunku do swojego brata. Nie może uważać się za dziecko Boga nikt, kto pogardza drugim człowiekiem, swoim bratem. Choroba, na którą cierpi starszy syn, jest równie niebezpieczna, jak ta, która dotknęła młodszego syna, a może nawet gorsza. Niestety, może na nią zachorować każdy z nas. Tyle lat Ci służę. Trzeba nam dziś zapytać samych siebie, czy służę Bogu i wiernie wypełniam Jego wolę, poczytując sobie to za zaszczyt, czy przykry obowiązek, ciężar, który niechętnie podejmuje, albo, co gorsza, podejmuje go ze strachu przed możliwą karą potępienia. Bóg pragnie naszej przemiany. Chce, abyśmy wreszcie zrozumieli, że jesteśmy Jego dziećmi, że On o wszystko się zatroszczy oraz, że życie nasze nabiera sensu jedynie wtedy, gdy przestajemy żyć wyłącznie dla siebie, Zaczynamy żyć dla innych. Uczmy się od naszego Ojca bycia miłosiernymi dla siebie nawzajem.